Mikołaj Trzaska, saksofonista, klarnecista, kompozytor muzyki filmowej. Jego początki drogi muzycznej przypadły na początek studiów, kiedy to po raz pierwszy chwycił za saksofon altowy, który towarzyszy mu do dziś. Twórczym zapalnikiem był JAS, artystyczno-społeczny ruch, który na przełomie lat 80. i 90. zbuntował się przeciw skostnieniu polskiego jazzowego środowiska. Wraz z Tymonem Tymańskim i grupą przyjaciół zmienili oblicze polskiej muzyki jazzowej. Trzaska był współzałożycielem najważniejszej formacji jas legendarnej miłości oraz liderem ruch Kreatywnego Łoskotu, akompaniował poetom, świetlickiemu i Andruchowiczowi, tworzy projekty muzyczno-literackie z Andrzejem Stasiukiem. Dziś jest liderem międzynarodowego kwartetu Inner Ear, kwartetu klarnetowego Ircha, duńsko polskiego tria Lumen, członkiem m.in. Rizonance Kena Vandermarka, Magic Joe McPhee. Jest popularyzatorem muzyki żydowskiej, którą wykonuje i tworzy z grupą Sofal. Przede wszystkim jednak realizuje się na gruncie radykalnego, współczesnego jazzu free. Trzaska dał się poznać także jako kompozytor, pisząc muzykę do filmów Wojciecha Smarzowskiego: Dom Zły, Róża, Drogówka, Pod Mocnym Aniołem, Wołyń, Kler oraz Wesele II. Jest członkiem Europejskiej i Polskiej Akademii Sztuki Filmowej. Był wielokrotnie nominowany do Nagrody Paszportu Polityki. Jest dwukrotny laureatem Orłów, a także nagrody indywidualnej za muzykę na festiwalu w Gdyni. Współautorami autobiografii Mikołaja Trzaski są także jego rozmówcy. Tomasz Gregorczyk, dziennikarz i krytyk muzyczny, wieloletni współpracownik radiowej dwójki, m.in. program rozmowy improwizowane Czas na Jazz, zastępca redaktor naczelnej kwartalnika Fidzajl. Publikował m.in. w Glissando, Ruchu Muzycznym, Jazz Forum, Twój Blues, magazynie Gitarzysta, Top Drummer, Muzyce w Mieście, Jazzarium. Jak sam powiedział, ceni sobie sztukę głębokiej analizy i interpretacji, ale preferuje klasyczną dziennikarską metodę – zapytać u źródeł. Janusz Jabłoński, dziennikarz muzyczny specjalizujący się w jazzie i muzyce improwizowanej. Współautor kilkuset wywiadów z improwizatorami. Jego teksty ukazywały się m.in. w Tygodniku Powszechnym, Ruchu Muzycznym, Jazz Forum, glisandzie i Muzyce w Mieście. Od kilkunastu lat współpracuje z Radiową Dwójką, gdzie prowadzi regularne audycje muzyczne. Wrzeszcz przenosi czytelnika w czasy młodości Mikołaja Trzaski, wspomina o ekscesach totartu i sceny jasowej. Bohater i narrator książki zabiera nas w podróż po swoim życiu i świecie muzyki improwizowanej. Błyskotliwie i bez ogródek zgłębia przed nami tajniki procesu twórczego, opowiada o nietuzinkowych ludziach, jakich spotkał na swojej drodze od Tymona Tymańskiego po Pejtera Brytzmana, o podróżach i o mozolnym procesie budowania twórczej pewności siebie. Autobiografia Mikołaja Trzaski to bezkompromisowe, Szczere podsumowanie pierwszej pięćdziesiątki i ponad 30 lat aktywności muzycznej, a także portret jednego z najbardziej cenionych polskich improwizatorów.